Witam. Cześć. Na dzisiejszych zajęciach zademonstrujemy jedno z zadań egzaminacyjnych. Jest to slalom pięciokrotny między dwoma pochołkami, popularnie nazywany ósemką. Rozpoczęcie slalomu zaczyna się od upewnienia o możliwości jazdy i wjeżdżamy w pole ograniczone linią ciągłą. W tej chwili kursantka bardzo dobrze się upewniła, rusza i zaczyna Slalom między dwoma pochołkami Wjeżdżając ma obowiązek upewniać się Czyli popatrzeć się w, w stronę, w którą skręca Jedzie pierwszą ósemkę, upewnia się w lewo, upewnia się w prawo Zaczyna drugą ósemeczkę Upewnienie w lewo Jedziemy dookoła kolejnego pochołka upewnia się w prawo zaczyna trzecią ósemeczkę upewnienie w lewo upewnienie w prawo zaczynamy czwartą ósemkę Upewnienie w lewo, najważniejsze, żeby jechać na drugim biegu. Motor nie szarpał i był stabilny tor jazdy. Podczas tego zadania nie wolno najeżdżać na linię, podpierać się nogami i nie upewniać się o możliwości skręcania. Zaczynamy piątą ósemeczkę. I kończymy, wyjeżdżamy w tej chwili. Upewnienie się w prawo. I wyjeżdżamy sobie, zatrzymujemy się. Jest to prawidłowo wykonane zadanie egzaminacyjne.